Jesteśmy na planie kampanii salautowej dla marki Skoda. W ciągu tych najbliższych dwóch dni skupiamy się na promocji dwóch modeli samochodów Kamiq i Karok. Prezentujemy te samochody w bardzo nietypowy sposób, mocno ambientowy. Mianowicie wyświetlamy systemy bezpieczeństwa oraz inne atuty tych samochodów na ekranach ledowych w formie animacji typograficznych. Dla mnie najciekawsze było to, jak przygotować animacje tak, żeby wyglądały dobrze, niezależnie od tego, jakie mamy ujęcie kamery. Szukałem inspiracji, które pozwalają mi na pracę razem z samochodem i ekranami lodowymi w przestrzenny sposób. Są też pomysły na kubiki, które ym, zwielokrotnione w kilku miejscach hali, która też jest bardzo graficzna, zaczynają działać trójwymiarowo. Odbicia tego wszystkiego jeszcze w mokrej nawierzchni. To wszystko sprawia, że wszystkie ujęcia stają się takie bardziej abstrakcyjne. Wykorzystując wózek, też Arma i Cablecam, staramy się jak najbardziej zróżnicować ilość kątów kamery i uzyskać jak największą dynamikę. Staramy się świecić głównie z zewnątrz, żeby zapewnić sobie jak najwięcej przestrzeni w środku. wysłanie okien dużymi powierzchniami materiału dyfuzyjnego zapewnia nam stałe warunki podczas krótkich, zimowych dni. Największym wyzwaniem podczas tworzenia kampanii dla Skody była praca z gigantycznymi, ciężkimi i nie do końca wdzięcznymi, jeżeli chodzi o technikalia ekranami ledowymi. Zarówno ich tekstura, jak i kolor sprawiał, że nie była to materia łatwa do opanowania, natomiast po dniu pre-lightu udało się to okiełznać i efektem wyszedł bardzo, bardzo dobrze.